W tym filmie pokażę, jak dodać opiekuna w Khan Academy. Można dodać nauczyciela albo rodzica, albo nawet kolegę, brata lub siostrę. Można mieć wielu opiekunów. Jeśli chcesz dodać nauczyciela i rodziców, nie ma sprawy. Opiekun będzie widział, co robisz na Khan Academy. Może ci pomóc w razie problemów lub zasugerować ćwiczenia. Pokażę, jak dodać opiekuna. Znajdź swoje imię w prawym górnym rogu ekranu i kliknij je. Wejdziesz do swojego profilu. W profilu są informacje o tym, co robiłeś w Khan Academy. Zobaczysz też, że po lewej stronie ekranu, na samym dole, pod słowem społeczność, są opiekunowie. Przesuń kursor myszki na lewo i kliknij opiekunów. Możesz tu dodać opiekuna wpisując jego adres e-mail w to pole. Uważaj, żeby wpisać adres dokładnie. Jeśli są w nim duże litery, wpisz duże, a małe litery niech pozostaną małe. Zatem wpisz tu adres opiekuna, którego wybrałeś i kliknij Dodaj opiekuna. Teraz Twój opiekun powinien widzieć Twoje dane. Jeśli ich nie widzi, wpisz jego adres to pole jeszcze raz bardzo uważnie. Powtórzę. Przesuń kursor w prawy górny róg ekranu i kliknij swoje imię. Znajdziesz się w swoim profilu. Na dole, po lewej, zobaczysz słowo opiekunowie. Wpisz adres e-mail w to pole i kliknij Dodaj opiekuna. Pamiętaj, żeby wpisać adres e-mail, którego opiekun używa w portalu. Ten będzie najlepszy. Życzę Ci dobrej zabawy w Khan Academy.